Młody człowiek, ale tak naprawdę człowiek w każdym wieku, bardzo czegoś chce, ale nie wie, jak to zrobić, to najpierw to czegoś musi ubrać konkret. No bo to jest tak, wiesz, jak ja bym w tej chwili postanowiła strzelić do celu, tylko co jest celem, nie wiem, nie? Czyli co ja tak naprawdę chcę? Business Rider. Za kierownicą on.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 Cześć Tatiana. Cześć Daniel. Dzięki wielkie, że zgodziłaś się dzisiaj ze mną przejechać. Chciałem z Tobą porozmawiać na temat tego, czym się zajmujesz, czyli na temat motywacji. Jak pewnie większość z Was, z moich tutaj słuchaczy i widzów wie, Tatiana jest biznes coachem, ale też i jest mentorką programu Projekty Lady. Zgadza się. Może... To, to mentorka tak mi wiesz nie pasuje, ale faktycznie tak jest. Nazwa tak. oficjalna jest mentorka. I jakby pomagasz tam dziewczynom e, przejść z nimi przez pewien proces, żeby mogły rozwinąć swoje skrzydła, tak? Tak. I dzisiaj też chciałem z Tobą między innymi o tym porozmawiać. E, powiedz mi, bo jakby Twoją specjalizacją jest, jest motywacja i jakby ta transformacja, którą daje ta, ta motywacja. Powiedz mi, na ile e, w tej motywacji jest, e, ile jest z niej prawdy, że ta motywacja jest jakby ważna, żeby osiągnąć sukces czy coś w swoim życiu zmienić? Jak Ty to, to, to widzisz? myślę, że jest kluczowa. Znaczy, żeby, żeby, to, żeby mogła być w tym autentyczna, to powiem może skąd w ogóle pomysł na motywację. Ja przez lata, zanim się zajęłam motywacją, zajmowałam się różnego rodzaju projektami komunikacyjnymi, czyli uczyłam ludzi e, sposobów, w jaki mówią o sobie, w jaki rozmawiają z innymi, też w biznesie. E, robiłam szkolenia ze sprzedaży, z negocjacji. Efektywność tej mojej pracy była całkiem spora, ale jednak zaobserwowałam, że część ludzi, niezależnie od tego jak wartościową dostaje wiedzę, ile ja bym zainwestowała najpierw Siebie, żeby się nauczyć, to pomimo, że ta wiedza jest podana, to część z nich bierze tę wiedzę, a część kompletnie nie. I wtedy zaczyna, zaczynałam jeszcze, oprócz tego zdążyłam skończyć studia psychoterapeutyczne. Pracowałam też z ludźmi nad taką indywidualną zmianą. I nagle się pojawiła mi taka że, że tak naprawdę jeśli nie masz wewnętrznej motywacji, mhm. żeby coś zrobić, to nic nie wejdzie. Mhm. I wtedy pomyślałam sobie, chociaż ta motywacja brzmi trochę tak, jak słowo coach, wiesz. Mm -hmm. a, a pomimo, że jedno i drugie to są słowa, które też wiele wartości za sobą niosą, ale są troszeczkę zdewaluowane. To, że jednak ta motywacja, niezależnie od tego, co byśmy o niej myśleli, jest kluczowa. To, co ja mogę zrobić pracując z klientami, to nakłonić ich do tego, żeby oni w sobie te siły rozbudzili. Kiedyś w ogóle uważałam, że mogę się nauczyć tylko od najlepszych. A dzisiaj absolutnie nie. Ja się mogę nauczyć od każdego. Nie ma takiej osoby, od której ja bym nie umiała wziąć tego, co jest, co, ważne, co jest ważne. Tak. Bo już nie, nie, nie zastanawiam się, czy ten mentor, taki typowy już mentor, a co to za mentor, tak? Co to za mentor, który... No ale mentor w jakiejś dziedzinie, tak? Mentor w jakimś obszarze. Nie w życiu, no. Dokładnie. Mentorem może być dla nas, nie wiem, pan, który będzie szedł po ulicy i sprzedawał lody, bo będzie miał jakąś kompetencję, której my nie mamy, albo umiejętność zamrażania lodów i z czegoś tam można u niego skorzystać, tak? Myślę, że otwartość na wiedzę jest podobna jak otwartość na motywację, tylko wiedza jest kolejnym etapem. Dla mnie bez Wiedza wchodzi słabo. Mhm. Ja myślę, że na, na przykład ja sam widzę, że e, wiele osób ma wiedzę w branży, w której ja działam, ale coś, czego im brakuje, to pewnie otwarcie oczu, że są inne rozwiązania, te, które są proste, łatwe do zastosowania, ale brakuje im też tej motywacji, żeby jakby trochę się rozejrzeć. Czyli e, czasem wystarczy taka iskra, żeby po prostu ruszyć do, do, do działania. Bo tak ktoś jak ma zamknięte oczy, ma dużo wiedzę merytoryczną, to powiem sobie, mnóstwo prawników ma dużo większą zieruchomości, ma dużo większą wiedzę ode mnie. Mm -hmm. Ale oni nie robią biznesu. Oni mają inny model biznesowy, że sprzedają swoje, swój czas za pieniądze albo know-how często, prawda? Ale gdyby to odwrócili w pewien sposób i zaczęli na kanwie tego, co mają robić biznes, to by zwielok mogli zwielokrotnić swoje dochody razy 10. No my, my się też, myślę, kulturowo dopiero tego uczymy, żeby korzystać z wiedzy ekspertów, którzy są praktykami, prawda? Mm -hmm. Że to jest taka, dla mnie to jest taka unikalna wiedza. Zawsze wolałam y, y, skorzystać y, z, y, czy potraktować przez jakiś okres w życiu, jako mentora taką osobę, która y, legitymuje się doświadczeniem, mm -hmm. tak? Czyli która mówi, ja to zrobiłem, ja, ja, ja, to, ja wiem, ja popatrzyłem na to z innej perspektywy, zaryzykowałem niż kogoś, kto po prostu coś wyczytał. No ale są też pamiętaj, że to, to, to co mnie bardzo pr przez jakiś czas wyhamowało, a potem dało mi trochę inny ogląd sytuacji, to to, że jednak e, ludzie mają zupełnie inne potrzeby. Wszyscy deklarują, że mają takie same, albo przynajmniej podobne, ale jak głębiej poznasz e, człowieka, to okazuje się, że dla wielu ludzi sam ten fakt takiego rozwijania się wzrostu nie jest aż tak ważny, jak na przykład e, Wąska specjalizacja, w której właśnie w tym dłubaniu, w jakiejś analizie, oni odnajdują coś, na co ty nie poświęciłbyś hmm. pięciu minut, bo już byś chciał z tego robić całość, już byś chciał układać proces. A nie? dla nich jest ważna ta jedna A rzecz. A dla nich jest ważna ta jedna rzecz, dokładnie. Hmm. A wiesz, to tak sobie myślę, że osoby, które mnie oglądają, mogą być zainteresowane, załóżmy, powiedz sobie, jest taka sytuacja, że jest osoba, która jest bardzo młoda i która jeszcze nie wie, co w życiu ma robić, chciałaby coś osiągnąć, ale nie wie, jak, nie, nie wie, czego zacząć, jakby, jak jak kogoś takby tak nakierować w takim kierunku, żeby się by zmotywował i jakby znalazł drogę do tego, żeby zrobić coś fajnego i wiem, że to bardzo ogólne pytanie, ale ale super, że je zadajesz, bo ja zawsze mówię, że najgorsze co nam się może zdarzyć, to jest kiedy chcemy lepiej, ale kompletnie nie wiemy, co chcemy. I tutaj, pomimo, że mówi się o tym, że motywacja to jest miękka dziedzina, to ja mam do tego dosyć twarde podejście. Bo ludzie bardzo często definiują swoje marzenia tak szalenie ogólnie. Chcę być bardziej szczęśliwszy, bardziej bogaty, tylko bardziej bogaty to oznacza zarabiać 10 tysięcy miesięcznie, czy zarabiać 100 tysięcy miesięcznie. Czyli kompletnie nie ma według mnie szansy na zrealizowanie marzeń, jeśli te marzenia są bardzo enigmatyczne, jeśli nie są nazwane, skonkretyzowane i jeśli, jeszcze taka bardzo ważna rzecz i wiem, że ty też te, te, tego uczysz i ja o tym mówisz, jeśli one nie są atrakcyjne, jeśli nasze cele są takie Jakoś przeżyć do piątku, wiesz, no to pewnie jest cel na przetrwanie. Ja uwielbiam ludzi inspirować, żeby oni sobie tą poprzeczkę realistycznie, ale nie realistycznie w takim rozumieniu, że coś jest nie dla mnie, ale jednak bardzo wysoko stawiali. Mhm. Tak, tak fajnie, tak atrakcyjnie, żeby był ten drive, żeby się chciało to robić, nie? A powiedz mi, na przykład, jeżeli ktoś ma jakiś już cel prawda, założony, ale straci tę motywację, w sensie odechce mu się trochę, ale wie, że to musi, musi to zrobić. To teraz jak tą wewnętrzną motywację w sobie e, wzbudzić? Bo ja miałem taki problem e, półtora roku temu z książką, że zrobiłem projekt na, e, tej książki, e, 70% e, jej napisałem, mhm. ale gdzieś tam e, nie wiedziałem do końca, e, nie miałem z nią związanych z większych celów. I gdzieś tam ten projekt był otwarty, ale były inne biznesy, projekty deweloperskie i gdzieś tam mi utknął. I miałem problem z motywacją sam ze sobą, żeby ją popchnąć dalej, więc jakbyś jak to rozwiązała? Tyś już świetnie w ogóle to sam powiedziałeś w trakcie już nie stała się dla Ciebie tak ważna, jak mm. w momencie, kiedy zaczynałeś się pisać. Mm. Ja, ja lubię używać takiego porównania, że, że nasz taki system wewnętrzny to jest system słonia i jeźdźca. Takiego, który tego słonia... Je, i słoń to są nasze emocje. To jest wszystko to, co tworzy wizję. To, co, ten, ten nasz słoń to jest coś, co powoduje, że my płaczemy na filmach, że my sobie wyobrażamy, a jeździec to jest ta pragmatyczna część nas, która pilnuje tego planu. Tak? I, pewno, I zawsze, kiedy coś sobie wymyślamy marzymy, no to idziemy z tego słonia, z tych paru ton wiesz, wyobrażeń. Ale potem jak zaczynamy działać, też pisałem książkę, więc wyobrażasz, wyobrażam sobie jakie to jest upierdliwe i ty też to wiesz, potem składanie i nagle się okazuje, że już nie ma tej takiej wizji, y, y, y, y, y, y, tylko siedzi ten jeździec i mówi w prawo, w lewo. Y, to trzeba uspójnić, czyli plan działania, bo w ogóle jak mnie czasami ludzie pytają to co jest ważniejsze słończy jeździec, oni są tak samo ważni, bo pięciotonowe, czy nie wiem ile tam słoń waży, zwierzę latające po mieście może sobie innym zrobić krzywdę, ale sam jeździec, jak siądzie na tym słoniu, to co się u Ciebie stało, nagle się okazało, że Ty masz tylko deadline'y, że masz 30% książki do oddania, nic Cię w tym już nie kręci. W dodatku dookoła pojawiają się inne perspektywy. Odpowiedź jest prosta, trzeba obudzić słonia, czyli zastanowić się, co jeszcze możesz zyskać dzięki tej książce, na co wcześniej nie wpadłeś, gdzie ona Cię jeszcze może zaprowadzić, co Ci może Takiego dać, żeby ci się chciało to dokończyć. Bo na takim bardziej zaawansowanym poziomie to bardzo często nie kończymy tych naszych zadań, dlatego że ten. Jeździec, który wcześniej planuje, nie przewiduje pewnego rodzaju trudności mhm. i bardzo łatwo się zniechęcamy i rozpraszamy. I ta motywacja siada nam nie tylko dlatego, że wizja nam ucieka, ale siada nam też dlatego, że gdzieś jesteśmy pogubieni, że ten plan nam się wymyka spod kontroli, że coś, co miało zająć mniej czasu, zajmuje więcej czasu. I tu też ja jestem takiego zdania, że zawsze warto szukać takich prostych rozwiązań. Czyli co ci najbardziej pomoże? Czy ktoś to może za ciebie skończyć? Czym, jak to możesz zrobić inaczej, jak mhm. inaczej wykończyć to, co założyłeś, my się też boimy tych swoich planów zmieniać, z jednej strony ich nie robimy, a z drugiej jak już zrobimy plan i na pewnym etapie okazuje się, że ten plan słabo działa, to wydaje nam się, że lepiej to rzucić, niż po prostu to przeplanować. Mhm. A przecież jak ludzie, nie wiem, inwestują, nie, nie znam się na tym, więc tutaj w razie czego mnie koryguj, to też może się tak zdarzyć, że zakładamy pewne rzeczy, ale potem się pojawia jakaś zmienna z rynku. Okay. I co wtedy trzeba zrobić? Updateować te plany. Tak, trzeba zrobić tak zwany pivot, po prostu zwrot w innym kierunku i przemyśleć... Yy... Wiecie, mi się nie, nie zdarzyło, że się wycofałem jeszcze na tej sali ze stratą, ale czasem warto ym, zrobić krok do tyłu po to, żeby zrobić później dwa kroki do przodu. Dokładnie, czyli albo słoń, albo piwot. <laughs> I że trzeba rok czasu, yy, prac, rok czasu pracować. O, o no wiesz no... Warszawy. Wszyscy to, to są bardzo zdenerwowani. A to, to nasi słuchaj, bo ja dałem kierunkowskaz, nie, nie udało mi się, on zobaczył kierunkowskaz i chciał na moje miejsce wjechać. A, no widzisz, to już Mało brakowało. Nie, to moja wina. No ale jest ubezpieczenie. Nie? Tak, jest. Jeszcze zaraz właśnie ty mi powiedz, tak ja cię mam też ochotę zapytać. Bo taka branża, w której ja pracuję, to są głównie. Te wszystkie kompetencje czy umiejętności, których można się nauczyć na moich szkoleniach czy warsztatach stosuje się potem w różnych dziedzinach życia. Natomiast ta dziedzina, którą ty reprezentujesz, to są tacy ludzie, którzy muszą być, myślę, bardzo zdeterminowani do, do działania. Czy wśród twoich klientów więcej jest takich osób, którym do tej pory nie wychodziło i postanowiły coś zmienić? Czy takich osób, które już na wejście mają w sobie chęć działania, tylko potrzebują kogoś, kto ich poprowadzi? Myślę, że w większości to są osoby, które jakby albo już działają i potrzebują, żeby ich wnieść na wyższy poziom, albo chcą zacząć działać i jakby we mnie widzą osobę, która pokaże im rozwiązania, gotowe rozwiązania, które mogą u siebie zaimplementować w swoim życiu, w swoim biznesie, ale też są osoby, które po prostu szukają swojej drogi i które widzą w nieruchomościach bardzo intratny biznes. Ja sam taki zobaczyłem parę lat temu, zanim jeszcze w ten biznes, bo jakby ja zobaczyłem, że nieruchomości to jest jakby jeden z lepszych biznesów. I dlatego się zainteresowałem tym. Skoro nie umiałem nic, no to wybrałem najlepszą możliwą branżę. Ale to brzmi w ogóle jak magia, wiesz, bo się wydaje, że jak nieruchomości. Bajka, jak, jak ja bym sobie myślała, czytałam zresztą e, e, e, e, e, Twoją historię, to ja bym sobie myślała, sobie myślała w co tu mogę zainwestować. No niby jestem taką osobą, już dobrze zarabiam, jeżdżę fajną furą, nie taką fajną jak ta, ale, ale też, też jest w porządku. Nie jest źle, a jednak do głowy by mi nie przyszło, że ja Tatiana mogę mieć szansę zainwestować w nieruchomości. No może w budkę z lodami, jakbym się dobrze obliczyła, ponieważ nie przyszłoby mi do głowy, że można bez ryzyka, ale takiego ryzyka, nie wiem, utraty mhm. y, własnego bezpieczeństwa zrobić coś na tak dużą skalę, wiesz? Mhm. To, to Myślę, że to jest taki stereotyp, że chyba dużo ludzi tak, tak, tak się boi, wiesz? wiesz co, ja, ja te, też się bałem, ja w ogóle miałem taki stereotyp w głowie, że jak ja jako 22 czy 23-latek mogę się tym, z, tym zajmować, przecież nikt ode mnie nic nie kupi, jestem za młody w ogóle, ale okazało się, że jako 23-latek miałem biuro nieruchomości, zatrudniałem Wszyscy, wszyscy przez pierwsze 5 lat byli starsi ode mnie. Dopiero teraz y, mam mniej więcej połowę pracowników młodszych, połowę starszych mhm. u, u siebie w y, firmie. Masz taką cechę, masz determinację, wiesz, jakbym miała powiedzieć, co jest y, najważniejsze, żeby.. Bo, bo rozwijać się można równie dobrze przez. Y, y, Zdjać się warto przez całe życie. Natomiast tego drive'a, żeby coś konkretnego zacząć robić, można wtedy kiedy, zrobić, kiedy ma się 20 parę lat i można to zrobić jak się ma 50 i 60 lat i przeżywa się tak zwany kryzys wieku. tego, kto ma jaką sytuację? Kto ma jaką sytuację? Ja się tylko trochę zastanawiam, i chyba mi już odpowiedziałeś na to pytanie. Czy ludzie, którzy mają wrażenie, że nic im nie wychodzi, to jest grupa, którym ma szansę wyjść, jak pójdą do ciebie czy do mnie? Myślę, że nie. Że ktoś, kto już ma takie założenie, przekonanie że mu nie wychodzi, czyli szuka bardziej problemów niż rozwiązań, to bez względu na to, ile zainwestuje w kurs, to może się okazać, że kolejny raz mu nie wyjdzie. Wiesz co chyba nie, bo jeżeli wiele rzeczy mu nie wyszło w życiu, to na pewno jakieś mu wyszły. I teraz popatrz sobie, znasz historię człowieka, który założył KFC. Ale oczywiście. No większość osób zna. I teraz. To, że tak jakby ogólnie z góry patrząc, to, że ktoś nie wychodziło całe życie, nie znaczy, że mu nie wyjdzie nigdy, ale to, że on myśli, że mu nic nie wychodzi, to jeżeli, jeżeli w to uwierzy, to chyba tak będzie. No i właśnie o tym mówię, bo ja się zgadzam z pierwszą częścią, że, jeśli, że są ludzie, którym nie wychodzi... wiesz, Pamiętam, jak byłam na szkoleniu w grudniu w Kalifornii yy, i poza yy, szkoleniem moim branżowym, takim psychoterapeutyczno-coachingowym, yy, spotykałam się z różnymi ciekawymi ludźmi, między innymi z dziewczynami z takiego serialu Żony Hollywood yy, i rozmawiałam z cudownymi kobietami w takim powiedziałabym już dojrzałym wieku jak ja i one mówiły, Tati, wiesz, taka jest... Yy, Rzecz bardzo charakterystyczna tutaj, która, która je, bo to część z nich to są kobiety mhm. pracujące, Ewa się zajmuje menomen też takim biznesem podobnym do twojego, może nie inwestycją mhm. w nieruchomości, ale związanym z nieruchomościami, nie wchodząc w szczegóły, i ona mi powiedziała, tutaj jak ktoś próbuje kilka razy, mhm. to jest się... On jest z tego dumny i jego się za to podziwia, to, ponieważ bez względu na to, jak się ta próba zakończy, to świadczy o tym, że on jest odważny i zdeterminowany. Trochę jeszcze jest tak w naszych tych, wieszku, w kulturze takiej młodej demokracji, że jeśli próbujesz i ci nie wyjdzie, to znaczy, że nie warto było próbować. I wracając do y, tego, o co cię zapytałam, to nie, nie chodzi mi o ludzi, którzy którym nie wychodzi z obiektywnych powodów. Tylko u ludzi, którzy mają w głowie zakodowane, tak. że im nie wyjdzie. To jest kategoria ludzi, z którymi ja się boję współpracować. Mhm. Ponieważ bardzo często oni nie przychodzą po to, żeby skorzystać z mojej pomocy, tylko, że tylko żeby dostać pocieszenie i potwierdzenie dlatego żeby dalej tkwić w tych przekonaniach. Mhm. I to jest chyba jedyna kategoria ludzi, bez, z którymi naprawdę mi się trudno pracuje. Ja myślę, że to jest bardziej praca dla Ciebie niż dla mnie. Tak? Ja daję go temu rozwiązania. Czyli masz już takiego klienta, który czegoś chce, który już wie przynajmniej, tak. że jest gotów to zrobić. Ja uważam, że jeżeli ma e, generalnie, e, mówiąc w tym biznesie moim szkoleniowym, prawda, to, to jeżeli ktoś ma tego nie wykorzystać, to, to w ogóle dla samej wiedzy nie, nie, nie, nie warto przyjeżdżać. Bo jaka jest różnica między tym, że ja znam wszystkie języki świata, jak tylko jednym wadam. Nie ma znaczenia. To jest tak, jakbym potrafił czytać, a, a nie ma żadnej książki w domu, a, ani możliwości do tego, żeby użyć tego. No to prawda, dzisiaj mamy taki, nie wiem jak jest w nieruchomościach, ale jeśli chodzi o możliwość znalezienia pracy, i możliwość wystartowania biznesu, to nigdy nie było tak dobrze. Social media i w ogóle internet dał nam tak ogromne możliwości kontaktowania się z naszymi klientami, że jeśli tylko ma się pasję i chęć do działania, to naprawdę można dla siebie coś ciekawego zrobić. A wiesz, że wiele osób myśli w Polsce, że odwrotnie jest? Że w latach 90. to było łatwo, a teraz to jest w ogóle kosmos, tak? No jedne są rzeczy łatwiejsze, no właśnie, Wtedy trudniejsze. nie było telefonów, tak? ciężko było coś zgrać, umówić, tak? A teraz tak naprawdę... Może żyliśmy trochę tak. spokojniej, ale dla biznesu chyba. Teraz... A to jak myślisz, jakie jest dla. E, może e, inaczej było, że wtedy bardziej tamte czasy bardziej doceniały ludzi przedsiębiorczych. E, a, a tutaj jakby już jest konkurencyjność trochę większa e, we wszystkim, co tu je robimy, ale jest dużo jakby rzeczy, które są jeszcze niewymyślone, które mhm. można zrobić na, na swój sposób. Skręć tu w prawo, bo no. Ci fajne nieruchomości, też. <kluzł> <chcesz>? Okej, <Okay>, dobra. Przejdźmy. <laughs> Chodź, tylko e e ekipę musimy puścić. Dobra, żeby wiedzieli, że tak tam skręcę. A co im pokażesz? Wiesz co, ja chcę Ci pokazać takie rzeczy. Ja na pewno będę musiała pójść do Ciebie na ten kurs, wiesz? Jeszcze teraz mnie zmotywowałeś, trochę mnie też zdenerwowałeś, bo ja mam tego używać. Ja myślałam, że sobie tak pójdę, posiedzę i dalej się będę bała. Ale jak, jak już słuchajcie, ja w ogóle pójdę do Ciebie na kurs i zacznę inwestować, to naprawdę możecie być absolutnie pewni, że każdy może to zrobić. <śmiech> Okay, no Też to... pomimo mojej całej odwagi i tak mhm. dalej to jednak te, te nieruchomości wydają mi się wiesz, wymagające takie. takich, takiej wiedzy prawnej, tak niesamowitej ostrożności. Mhm. Eee, ale wiesz, obejrzę sobie dzisiaj z Tobą miejsce, gdzie chciałabym mieszkać i jeśli w ciągu 5 lat moje szanse wzrosną na to, to szapowa. Wracając do tych zmian jeszcze, to taką ciekawostkę Ci mogę powiedzieć. Ja na przykład co pół roku co, albo co rok zmieniam Miejsce swego biurka, w którym, w którym siedzę, albo pokój nawet czasami zdarzało mi się, e, bo zmienia perspektywę żeby spojrzeć z innej perspektywy. Ale ktoś ci to powiedział o jakiegoś finkszurze, czy sam na to wymyślił? Nie, czy sam na to spojrzę, bo, bo na przykład jak jesteśmy na szkoleniu i są przerwy, to zawsze staram się siąść w innym miejscu, żeby spojrzeć na perspektywę sceny ludzi, wszystkiego co się tam dzieje z innej perspektywy, z innej strony. To fajne, będę to mówić ludziom uh -huh. na, z Twoim autorstwem na tym. To jest uh -huh. faktycznie y, y, y, y, bardzo fajne ćwiczenie, żeby, 90... żeby, y, żeby wiesz, żeby to biurko, nawet biurko, ale już tak. patrzysz inaczej. Tak, 90% ludzi. Y, w Polsce, znaczy w ogóle na szkoleniach, tam gdzie mhm. sobie siła pierwszego dnia, tam już cały dzień, yy, całe dwa dni warsztatów siedzi. Zdecydowanie jeszcze się okopuje, próbuj to zabrać, Ta. to miejsce. Jakie to jest wyrwanie. I, i, I teraz właśnie chodzi o to, żeby nie, żeby spojrzeć z innej perspektywy. Wtedy patrzysz na innych ludzi, masz inną relację, możesz sobie budować. Nie sobie są już tą samą. Nie? Super sprawa. Tylko weź teraz powiedz ludziom, żeby y, na szkoleniu, żeby zmienili, to w sensie będzie mega niekomfortowe nie dla nich. I to jest tak jak na przykład wiesz, jak się idzie do szkoły. Tak. Że jak siądzisz w ławce w szkole z nową osobą, to już się trzymasz całe życie tej osoby. To prawda. Jaka by nie była? Psychologicznie my też jesteśmy wiesz tak skonstruowani, że my lubimy takie ramy. Znaczy, to jest też taka zdrowa proporcja, bo pewne ramy warto mieć. Natomiast nie można tym, z tych ram u, uczynić takiej właśnie struktury, nie. która się blokuje. Nie? Ale że... chodzi o kręgosłup chyba, Kręgosłup i ramy. Już my się czujemy dobrze, tak jak z dziećmi się pracuje nad podstawowymi rytuałami, bo rytuały mają uspokajające właściwości. No, nie tylko ludzie, zwierzaki są w ogóle bardzo dobrym do obserwowania tego, co to oznacza, na pewien rytuał i powtarzalność to są właśnie nasze pupile. Widać jak one się dzieją, jak one się zachowują, kiedy coś im się nagle po, po, po, poza taki podstawowy harmonogram wprowadza. Natomiast no, zbudowanie takiego swojego, takie, takiego, ja to mówię źródło mocy, takiego, takiego miejsca, w którym można czerpać energię, nie może blokować przed. E, właśnie tym widzeniem spraw z różnej perspektywy. Ja myślę, że też Polacy się bardzo boją myśleć w dużych liczbach i ty jesteś dobrym przykładem, e, zwłaszcza, że za tym, co ty mówisz, idzie poparcie w faktach. Nie jesteś człowiekiem, który ma 7 kredytów na parę milionów i wszyscy do niego proszą, wszyscy go proszą pieniądze. Jesteś człowiekiem wypłacalnym, człowiekiem sukcesu. Jest bardzo ważne, żeby odczarować. E, odczarować to myślenie o skali. Ja jestem przeciwna, żeby każdy brał udział w takim szkoleniu. I tu może powiem coś niepopularnego najwyżej, wiesz, bo, bo, bo, bo są ludzie, którzy są, po prostu mówiąc brzydko, w taki, taki niemądry sposób naiwni. Tacy ludzie, którzy nie są gotowi ponieść trudu pracy, samodyscypliny, mhm. tylko chcą, żeby ktoś za nich coś zrobił. I są gotowi zapłacić za to każde pieniądze. I oni faktycznie potem są ugotowani, bo pójdą na takie moje warsztaty trzy razy, twoje warsztaty cztery razy i nadal, kurde, będą mieszkać. Ale to też chyba tragedia im się nie Ale wiesz co, powiem Ci, że tu ciężko kogoś tak jakby rozszyfrować, bo Ty nigdy nie wiesz, czy za tym pójdzie działanie. Ja nie jestem w stanie odmówić komuś, powiedzieć nie, Ty nie będziesz działał. Bo ja wiem, jak poszedłem na swoje pierwsze szkolenie, za które zapłaciłem kupę pieniędzy i tu mi dało taki background do tego, że to się da robić. Nie odpowiedziałem mi na wszystkie pytania jeszcze, ale um, chodzi o to, że ja też bym naiwny. Daję jestem naiwny i przez to moją naiwność często Robię rzeczy, które po prostu są niemożliwe dla niektórych, dla wielu z nich. No, moja rodzina to stwierdziła, że oszalałem, jak powiedziałem, że będę inwestorem, nie mając pieniędzy. I, I w tej naiwności też jest sposób na, na, na Ale to. ostrożna naiwność, wiesz? No, ja o, też jestem, tak, właśnie, za, no, kiedyś zap zapytała mnie Karolina korwin piotrowska w programie, jak byłam u niej w zeszłym roku po projekcie Lady. Ja myślę o tym, że celebryci i różne osoby, które nie mają uprawnień psychologicznych czy psychoterapeutycznych radzą innym, jak żyć i że to może wyrządzić krzywdę. I odpowiedziałam wtedy, pewno podobnie jak ty mówisz o tym, że trudno weryfikować klientów, odpowiedziałam, że jest to zdanie, że dorosły człowiek jest za siebie sam odpowiedzialny. i to, że ktoś się z nami dzieli swoim doświadczeniem, to doświadczenie dla jednych jest bezcenne, bo czasami łatwiej u laika znaleźć coś niż u profesjonalisty, ale te, tak czy inaczej, to, to, że ktoś się z nami dzieli, to nie można wziąć odpowiedzialności za to, co ten ktoś z tą wiedzą tak. zrobi. Nie? W mojej płycie biznesowej właśnie, muszę się ją sprezentować, jeśli zapomniałam o sprzedaży, buduj relacje, nie będziesz musiał sprzedawać, to mój klient mówi, wiesz, ja myślałam, że tam będziesz mówić więcej o tym, co trzeba mówić. A Ty tam głównie mówisz o tym, jak trzeba obserwować i słuchać. Bo ja nieskromnie powiem, że uważam, że w sprzedaży i w negocjacjach ważniejsze jest słuchanie niż mówienie. Co Ty myślisz o tym? Myślę, że tak. I nawet mam, e, jeden z moich osób na mentoringu, mam jakby człowieka, który był wysoko, wysoko mm, w rankingach, był pokarzystą. I, I powiem Ci, że już on jakby nie jest w biznesie, nie, nie robi tego, ale opowiadał mi o tym, jak wykorzystuje w nieruchomościach swoje umiejętności z pokera. Czyli patrzy na nogi, jak się ruszają, w jaki sposób się zakręcają, obserwuje mowy ciała, po prostu ma już takie nawyki wyrobione i on teraz wie, czy ta cena, którą proponuje, to jest max, czy nie. Widzi, jak się po prostu ludziom oczy ruszają, wszystko widzi. Widzi coś, o czym my nawet nie mamy pojęcia. Bo ma uczyć się tego do pokera, bo to było tam strasznie istotne, i teraz to wykorzystuje w nieruchomościach, przy, negocycy, przy stole negocjacyjnym, gdy kupuje nieruchomości. Nie? To jest Super. Bardzo, bardzo ciekawe i teraz e, bardzo fajna umiejętność. Opanowanie języka ciała jest naprawdę majstersztykiem i trzeba bardzo, bardzo dużo wiedzy, skupienia, żeby to zrobić. I dużo łatwiej jest osobie, która się uczy panowania nad ciałem, być po prostu spójnym i świadomym. Mhm niż robić takie sztuczne gesty, które no. zawsze pokazują sztuczność. I ktoś taki, jak mówisz o tym człowieku, on po prostu w dwie sekundy rozszyfruje, no. że to jest niespójne. Jak jesteś spójny, wiesz, co chcesz powiedzieć, to, to tak jak z tą postawą, ludzie mówią, że to jest postawa zamknięta, nieprawda, to oznacza też, że jest mi zimno, że się zastanawiam. Jeśli za bardzo myślę o tym otwieraniu, to to jest sztuczne, a jak za moim gestem idzie następny gest, to jest płynne, spójne, pokazuje osobowość. Sheryl Sandberg, pytaliśmy mnie o autorytety, to jest też mój ogromny autorytet, jeśli chodzi o biznes, podejście do biznesu, o to, co robi. To jest szefowa operacyjna Facebooka. Ona ostatnio napisała ostatnio w jednym z artykułów, a może i w tej nowej książce, tylko był przedruk z tej książki do artykułu. Pisała o tym, że nie wierzy w coś takiego, jak w takie uczenie się personal brandu. Wiesz? Personal brand, czy taka marka osobista, jak ktoś za dużo nad tym z zewnątrz pracuje, mhm. to tak naprawdę to, to nie jest ser w sklepie. Wiesz? Najlepiej się sprzedaje w osobistych markach właśnie to Twoje DNA. Czyli albo masz coś ludziom do powiedzenia, albo nie. Daniel, teraz jest pytanie do Ciebie. No. Takie pytanie, nad którym sobie myślałam długo. Czy to faktycznie jest tak? Że nie trzeba mieć na wejście y, ogromnych pieniędzy tak na taki po prostu chłopski rozum, kolokwialnie mówiąc. Mm -hmm. y, to przecież każda, ka, ka, każda nieruchomość, nawet najmniejsza, to jest taki rząd wielkości, gdzie wydaje się, że dla człowieka, który ma dochody pomiędzy 5-6 tysięcy, to jest nie do przeskoczenia, żeby wygenerować taką gotówkę i żeby móc w ogóle kupić. Mm -hmm. To, wiesz, to są, większość ludzi zarabia 3 tysiące, tak? Albo tysiące. No 3... to już tym bardziej w ogóle. Tak, i teraz. E... Ja uwierzyłem w tą, nazwijmy to bajkę czy prawdę, w zależności od tego, e, czy ktoś w to wierzy tak. i e, ja to zrobiłem. I ja to zrobiłem w bardzo skomplikowany sposób za pierwszym razem, ale teraz znam dużo prostsze metody. Na przykład, jeżeli masz wiedzę, jak kupić tam mieszkanie, mhm. znaleźć mieszkanie w okazji, to pieniądze się same znajdą. Czyli na przykład absolwenci moich kursów ode mnie w mhm. pakiecie dostają od razu możliwość finansowania przez fundusz. Czyli mam fundusz, który wykłada pieniądze na, na ich, jeżeli to będzie faktycznie okazja, jeżeli jest tam potencjał do, do zysku, to jest fundusz, który wykłada na te pieniądze i mówi dobra, to oddajesz nam odsetki od kapitału, a Ty sobie bierzesz resztę zysku. Ale to jest taka forma kredytu? Tak, to je, jest forma kredytu. Tak? Okay. Poza tym, ja kupiłem swoje pierwsze mieszkanie w taki sposób, że sfinansowali mi zakup tego mieszkania właściciele. E, a mianowicie, dogadałem się z nimi tak, że dzisiaj podpiszmy umowę, e, rozwiążę Wam pewien problem, który miało to mieszkanie, a poczekajcie na resztę środków 6 miesięcy. Ja już wtedy miałem czas na to, żeby szukać nabywce za wyższą cenę. Popatrz sobie, na przykład wyobraźmy sobie, tacy, że jesteś młodą osobą, chcesz wejść na ten rynek nieruchomości, nie masz pieniędzy, ale wiesz, że jest jakiś pomysł bo wie, co to robi. I jak to zrobić? Jeżeli umiesz to robić, masz to wiedzę, bo ktoś Cię tego nauczył, no to wtedy, co za problem, zadzwonić do takiego siwca albo innego inwestora, który ma nadwyżki finansowe, a teraz jest na płynność pieniędzy. Dużo, dużo osób ma pieniądze i nie wie, co z nimi zrobić, bo mają na lokacie, to tam te pieniądze nie pracują. I Taki inwestor yy, kupi na siebie mieszkanie, a się z Tobą podzieli zyskiem. Myślę, że tu bardzo pokutują też takie kulturowe przekonania. To jest bardzo podobnie z tym, co ja robię, czyli w motywacji, że ludziom się wydaje, że z jednej strony każdy człowiek marzy o tym, żeby być piękny, zdrowy i bogaty, a z drugiej strony, kiedy pokazuje się ludziom różne możliwości, to im się wydaje, że to jest jakieś oszustwo, że to, że to nie może się tak stać, że oni tak bardzo trzymają się tej swojej strefy komfortu i że to jest albo ekstremalne ryzyko, albo ekstremalne czary, a i, I tak potrafią ludzie latami tkwić i narzekać, yy, a bać się działać. Nie? W, w przypadku moich klientów yy, największą taką największym hamulcem jest ten lęk. właśnie mm -hmm. wiesz. Jest taki lęk przed tym, żeby stracić to, co mamy, nawet jeśli mówiąc brzydko, gówno mamy. Cała magia dobrych biznesów polega na tym, że ktoś znajduje nisze albo niekonwencjonalne rozwiązanie, a ludzie się przez tego po prostu historycznie obawiają. Tak jakby mieli wyobrażenie, że każdy, kto zrobił biznes, zrobił go układając klocki dokładnie w pudełku, tak jak były w instrukcji. No właśnie nie! Wszystkie biznesy polegają na tym, że ktoś instrukcję wyrzuca. Każdy nie? jest inny. Każdy jest inny, dokładnie. Tatiana, dzięki Ci w takim razie za to spotkanie, że mogliśmy tutaj podzielić się wartością dla moich słuchaczy. O ja, ile się słuchajcie, to wiedziałam, naprawdę, też bardzo dziękuję. I pamiętajcie, że ja wrócę z tą willą na Mokotowie. Jeszcze nie wiem, czy będę ją wynajmowała, czy miała. I w opisie do tego wideo będzie też link do kanału Tatiany, gdzie Tatiana też dzieli się swoją wiedzą i, i, i może Wam też pomóc w Waszych sprawach. Także zamieszczę tutaj na dole pod, pod tym filmem. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję też, dziękuję Dzień. Wam bardzo. Poczekam, aż nam przyjadą. Żółwiek, do kamery. Jeśli chcesz być na bieżąco, to subskrybuj mój kanał.